C oczywiście pozwala nam na definiowanie własnych funkcji. Robimy to poprzez zapis typ zwracany przez daną funkcję, nazwa tej funkcji, nawiasy okrągłe oraz instrukcje, które mają być wykonane w ramach funkcji ujęte w klamerki. Użyty w przykładzie typ void oznacza, że funkcja nie zwraca wartości. Wywołanie funkcji odbywa się poprzez podanie jej nazwy, po której następują nawiasy okrągłe. Jeżeli chcielibyśmy, żeby nasza funkcja zwracała jakąś wartość, to używamy return. Wartość zwracaną przez funkcję możemy odebrać i na przykład zachować w jakiejś zmiennej. Możemy też ją zignorować. Funkcje mogą też przyjmować argumenty. Zmienne, pod które zostaną podstawione argumenty zapisujemy w nawiasach okrągłych po nazwie funkcji w jej definicji. Przed nazwami zmiennych podajemy ich typy, a kolejne zmienne rozdzielamy przecinkami. Argumenty przekazywane do funkcji podajemy w nawiasach okrągłych związanych z wywołaniem tej funkcji i także rozdzielamy je przecinkami. C pozwala też na definiowanie bardziej złożonych struktur danych takich jak na przykład tablice i struktury. Struktura jest złożonym typem danych służącym do grupowania powiązanych ze sobą logicznie zmiennych. Zmienne wchodzące w skład struktury, czyli pola, identyfikowane są nazwami i mogą być różnych typów. Struktura zajmuje ciągły obszar pamięci, w którym umieszczane są wartości kolejnych pól. Definicję struktury rozpoczynamy od słowa kluczowego struct, po którym podajemy jej nazwę, a następnie w ramach bloku ujętego w nawiasach klamrowych podajemy definicję kolejnych pól. Utworzenie zmiennej, której typem jest struktura, wymaga również użycia słowa kluczowego struct i nazwy tej struktury, chyba że zrobimy odpowiednią definicję typu z użyciem type def. Odwołania do pól składowych struktury realizowane są z użyciem kropki i nazwy tego pola, podobnie jak było to w przypadku pól składowych klas w Pythonie. Kolejnym przykładem zmiennych bardziej złożonych, z których możemy korzystać w C są tablice. Podobnie jak struktura jest to ciągły obszar pamięci, jednak w odróżnieniu od struktury wszystkie elementy tablicy są takiego samego typu, a odwołujemy się do nich z użyciem numerycznego indeksu, a nie nazwy. Tablice definiujemy poprzez określenie typu elementu tej tablicy, po którym podajemy nazwę tablicy oraz ilość elementów w nawiasach kwadratowych. Możemy od razu określić wartości tych elementów podając je w nawiasach klamrowych po znaku równości, ale nie jest to wymagane. Do elementu tablicy możemy odwołać się poprzez podanie po nazwie zmiennej związanej z tablicą numeru tego elementu w nawiasach kwadratowych. Elementy numerujemy od zera. Możemy odwoływać się do niezainicjalizowanych elementów, ale musimy pamiętać, że mogą być tam śmieci. Zarówno w przypadku tablic jak i struktur nie możemy założyć, że po ich utworzeniu elementy będą zainicjalizowane zerami. Jeżeli nie robimy tego jawnie, C nie zeruje pamięci dla zdecydowanej większości zmiennych. Jeżeli potrzebujemy takiego wyzerowania musimy sami o nie zadbać. Jako ciekawostkę można wspomnieć, że działanie operatora nawiasu kwadratowego jest przemienne, to znaczy możemy napisać tablica od indeks lub indeks od tablica i w obu przypadkach zadziała to poprawnie i będzie poprawne składniowo. A dlaczego tak jest to dowiemy się jeszcze dzisiaj. Napisy w języku C, o których już wspomnieliśmy, są w istocie tablicami bajtów. Tak jak tablice, tak również napisy indeksujemy od zera. Jako że tablica w C nie przechowuje swojego rozmiaru, to koniec napisu musi być w jakiś sposób oznaczany. Jest to realizowane poprzez wystąpienie bajtu o wartości 0, nazywanego znakiem 0 informującego, że ciąg znakowy napis się skończył. Taki sposób przechowywania informacji o długości napisu powoduje, że funkcja strlen zwracająca długość napisu jest dość kosztowna czasowo, gdyż musi przeczytać każdy bajt w napisie, aż trafi na taki o wartości 0. Byte ten nie jest wliczany do wyniku tej funkcji. Jeżeli znaki w naszym napisie są kodowane jednobajtowo, to każdy element tablicy odpowiada jednemu znakowi. Taki pojedynczy znak możemy wypisać przy pomocy funkcji print jako jego numer lub jako znak podając napis formatujący procent %c. Apostrofy w c konwertują podany w nich znak na jego wartość numeryczną. Jest to proste dopóki każdy znak odpowiada jednemu bajtowi. Jednak jako, że żyjemy w pierwszej połowie XXI wieku to powszechne, zwłaszcza w świecie Unixa, są kodowania wielobajtowe takie jak na przykład UTF-8, gdzie jeden znak zajmuje od 1 do 6 bajtów. W takiej sytuacji należy patrzeć raczej na znaki jako podnapisy, czyli też tablice, niż na pojedyncze bajty. Jest to kolejne utrudnienie w poznaniu długości napisu. Wspomniana funkcja zwracająca długość napisu liczy bajty w napisie, a nie znaki, a tych może być mniej niż bajtów. W przykładzie na ekranie widzimy, że wyłuskane dwa bajty z napisu dają poprawny znak tylko jeżeli są wypisywane bezpośrednio po sobie. Jeżeli znajdzie się coś pomiędzy nimi lub zabraknie jakiegoś bajtu wchodzącego w skład znaku UTF-8 to nie zostanie on wypisany lub mogą zostać wypisane jakieś krzaczki. Biblioteki weryfikujące poprawność kodowania UTF-8 mogą także zgłosić błąd na takim znaku. Dlatego modyfikując takie ciągi należy zwracać uwagę, aby nie trafić wewnątrz podciągu opisującego jeden znak, co akurat w UTF-8 jest dość łatwo sprawdzić odpowiednią maską bitową. Mówiliśmy już trochę na temat funkcji main, od której rozpoczyna się wykonywanie naszego programu. Nie wspomnieliśmy jednak o argumentach, które funkcja main może przyjmować. Dwa pierwsze, najczęściej używane, są związane z obsługą linii poleceń. Pierwszy, będący liczbą całkowitą, informuje nas o liczbie argumentów przekazanych w linii poleceń. Drugi, będący tablicą napisów o ilości elementów równej pierwszemu argumentowi, zawiera te argumenty linii poleceń. Dokładniej pierwszy argument to liczba argumentów plus jeden, gdyż, jak widzimy, w zerowym elemencie tablicy argumentów znajduje się nazwa bądź ścieżka użyta do uruchomienia naszego programu. Argumenty funkcji main standardowo nazywane są argc i argv, ale to są tylko nazwy zmiennych, więc możemy nazwać je dowolnie. Korzystanie z argumentów linii poleceń to podstawowa metoda wpływania na sposób działania uruchamianych programów. Tak jak widzieliśmy na przykładzie różnych komend uniksowych, korzystają one na ogół właśnie z argumentów, a rzadko kiedy pytają się użytkownika o to co mają zrobić podczas pracy. Na ogół standardowe wejście używane jest tylko do przekazywania strumienia danych, a nie poleceń, argumentów i opcji. Tak jest wygodniej. Łatwiej jest odpalić na przykład CP na 100 plikach w pętli, jeżeli podajemy mu je w linii poleceń, niż gdyby CP pytało interaktywnie Podaj nazwę pliku źródłowego, podaj nazwę pliku docelowego i oczekiwało na wprowadzenie tych nazw na standardowym wejściu. Pokazany przykład używa kodu powrotu 12, celem zademonstrowania, że to działa poprzednio używaliśmy tylko standardowego zera. Nie rekomendujemy jednak zwracania kodu różnego od zera w programie, który zadziałał poprawnie. Na niektórych systemach możemy skorzystać także z trójargumentowej wersji funkcji main. Trzeci argument jest także tablicą napisów, tyle że zawiera zmienne środowiskowe, czyli wszystkie zmienne wyeksportowane przez powłokę, która uruchomiła nasz program. Pokazujemy to bardziej jako ciekawostkę i nie polecamy stosować tego w praktyce. Istnieją lepsze metody dostępu do zmiennych środowiskowych z użyciem odpowiednich funkcji zapewniających przenośność i możliwość łatwego korzystania z nich także poza funkcją Main. Przykład z użyciem funkcji GetEnf jest pokazany na ekranie.